Zawsze wiedzieliśmy, że mamy świetnych lektorów języka angielskiego, świetnych nauczycieli języka angielskiego. Obserwowaliśmy też rynek pracy i widzieliśmy, że stale rośnie w cenie znajomość języka angielskiego. Docierały do nas też głosy naszych własnych studentów, którzy mówili nam, że chcieliby się uczyć angielskiego więcej, dłużej, ale nie po to wcale, żeby zostać filologami, lecz po prostu po to, żeby lepiej sobie radzić w międzynarodowym środowisku pracy. To ze wsłuchania się w te głosy właśnie zrodził się pomysł tego nowatorskiego dość programu studiów, który nazwaliśmy językiem angielskim w biznesie. Postawiliśmy przede wszystkim na praktyczną naukę języka. Zrezygnowaliśmy z wielu treści, które nauczane są na typowych studiach filologicznych, albo też okroiliśmy je do niezbędnego minimum, i podajemy po prostu w pigułce. Zostały nam w ten sposób rzeczy, które uważamy za ważne kulturowo. Na takich właśnie założeniach powstał nasz program studiów język angielski w biznesie.